BMW za mną kurwa, zaraz się coś odjebie. Od mnie. A już bada teraz, zaraz będzie wyprzedzał Ale nie było pij tyle. No za jeszcze, wiesz. Wzajemnie. <grywa> <grywa> Co to miało być? <grywa>